czy dwa tygodnie przerwy w zwolnieniu lekarskim po ustaniu zatrudnienia o kobiety w ciąży i potem kolejne zwolnienie dalej uprawnia do zasiłku lekarskiego, oczywiście mówimy o zwolnieniu po ustaniu zatrudnienia. Witam Panie Doktorze, 30 września 2016 skończył mi się okres wypowiedzenia w firmie, od 29 września przedstawiłam zwolnienie lekarskie, które kontynuowałam do 24 listopada 2016 L4 wysłane do ZUS-u Następnie wyjechałem do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy, ale nie podjęłam jej z racji tej, że wczoraj dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Lekarz wystawił mi zwolnienie lekarskie od 6 grudnia oraz wypisał zaświadczenie, że przebywam w szóstym tygodniu ciąży i że podczas ostatniego zwolnienia lekarskiego byłam już w ciąży. Czy wysyłając do ZUS zwolnienie oraz zaświadczenie będzie przysługiwał mi dalej. Zasiłek z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i odpowiadając krótko na to pytanie w mojej skromnej opinii ZUS tutaj nie ma prawa zapłacić za kolejne zwolnienie ponieważ jest aż dwa tygodnie przerwy od tego ostatniego, zakończonego 24 listopada. No tak około dwa tygodnie, bo szczerze mówiąc nie liczyłem ile dokładnie dni. Jak chcesz podstawę prawną, to mówi o tym artykuł 7 stosownej ustawy, a mianowicie zacytuję Zasiłek chorobowy przysługuje również osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwa bez przerwy co najmniej 30 dni. Bez przerwy dla mnie to oznacza bez przerwy, nie oznacza to z dwutygodniową przerwą pomimo to, że ktoś był już w ciąży Także jak wspomniałem wcześniej, przerwa tutaj była. No, być może jedyne co można uzyskać to jakieś wyrównanie na podstawie tego zaświadczenia zasiłku do 100%, ponieważ no, bądź co bądź mój widz w ciąży był. Także na tym kończę, Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Jak to wideo ci się spodobało, daj lajka, daj kciuka. Jak uważasz, że jakieś osobie rozwiąże problem, to po prostu yy, wyślij jej link, podziel się tym wideo i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.